Bardzo trudny problem dla osoby pracującej jako przedstawiciel handlowy, jeżdżący autem służbowym po całej Polsce. I ta osoba podczas jazdy zasłabła i spowodowała wypadek. Prawdopodobnie to miało jakiś związek z kiepsko działającą klimatyzacją i słonecznym dniem tegoż to dnia zdarzenia oczywiście skierowania na badania lekarskie do WOMP Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i to, co miało być formalnością, skończyło się po prostu fatalnie. Zacytuję Ci fragment dłuższego maila mojego widza. Na wiosnę tego roku odbyły się rzeczone badania w WOMP. Bardzo długo szły pisma i myśleliśmy, że to będzie formalność i jakże się myliliśmy. W wyniku badań krwi w których wykryto jakieś ilości THC. No, nie mamy tych wyników, nie wiemy ile konkretnie, ale prawda była taka, że mąż na grillu przypalił skręta i nie sądziliśmy wtedy, że będzie miał badania krwi. Sądziliśmy, że zbadają wzrok, słuch, ciśnienie, no i po prostu do domu i został skierowany do psychologa i do psychiatry i oczywiście testów tych nie zaliczył. I czy jest jakieś rozwiązanie. I z ręką na sercu powiem Ci, że sytuacja jest fatalna. No, nie mam koncepcji, nie mam pojęcia jak wytłumaczyć się z pozytywnego wyniku na THC, z certyfikowanego laboratorium, nawet jeżeli sprawa była najzupełniej przypadkowa. I dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że samo zasłabnięcie może być potraktowane jako tak zwany napad o symptomatologii padaczkowej. No, jakieś rozwiązanie mimo wszystko trzeba znaleźć. Po pierwsze, dowiedziałbym się w WOMP-ie, co według nich było przyczyną negatywnego wyniku i czego lekarze oczekują, aby po prostu było dobrze. Opcji masz w zasadzie trzy, czyli mogą oczekiwać udokumentowanej rocznej abstynencji narkotykowej od jakiegoś terapeuty, Mogą oczekiwać udokumentowanego rocznego okresu bez napadów zasłabnień, czyli tych napadów o symptomatologii padaczkowej, i to robi neurolog. No, mogą też oczekiwać obu tych dokumentów naraz. I wątpię też, czy odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy coś wniesie poza Twoją mitręgą i niepotrzebnym kosztem. Jakieś wnioski dla Ciebie na przyszłość. Naprawdę traktuj każde badania w WOMP-ie poważnie. Znam wielu Zuchów, którzy uważają, że tylko weszli, wyszli, tam zmierzyli ciśnienia, tam nic nie badali. Po prostu czasem jest ktoś, kto ma więcej tak zwanego szczęścia niż rozumu. Natomiast, co do tego THC, sam byłem na jakichś imprezach jak już troszeczkę tam człowiek wypił, yy, jakieś postronne osoby się nagle pojawiają, próbują cię poczęstować jakimiś, powiedzmy wyrobami papierosopodobnymi, widać, że to jakieś tam yy, w naprędce kręcone, prawda, domowym sposobem. No, weź buszka, weź buszka, prawda, na potem zobaczysz, co się będzie działo. I no ja mam to szczęście, że nie zaznałem tej chwilowej radości odpalenia marihuany, czy jakichś innych wynalazków. No, niestety z potencjalnie tragicznymi, długofalowymi skutkami. Jestem urodzony w latach 60 -tych. w latach 70 jako młode dziecko pamiętam koło mojego domu rosły całe hektary marihuany a w zasadzie, konopi indyjskich, z których się to marihuanę wyrabia i nikt nawet nie pomyślał, żeby tam jakieś tam palenie uskuteczniać. No, weszło nowe, nowe czasy. Marycha zeszła do podziemia i potem czasami takie skutki fatalne są. Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak masz jakieś doświadczenia z popalaniem marihuany i badaniami WOMP tradycyjnie zrób to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli chcesz więcej materiałów na temat badań kierowców po alkoholu, po narkotykach, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, oczywiście badania zasubskrybuj mój kanał YouTube lub obejrzyj kolejny filmik o podobnej tematyce.